na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym tak ważnego, choć czasami nieuświadomionego problemu, jakim jest kwestia mobbingu, tym bardziej, że jeżeli chodzi o kwestie przepisów w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, to mamy, powiedzmy sobie szczerze, mały, małą... Że tak powiem, tre, mało treści w przepisie artykułu 94 z indeksem górnym 3 kodeksu pracy. I powiem w ten sposób. Szanowni Państwo, pracodawca, i tutaj proszę zwrócić uwagę na konstrukcję pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. A powiem szczerze, że jeżeli byśmy sobie wykoncypowali kwestię, kto jakie grupy zawodowe najczęściej ten mobbing zgłaszają? To przedstawiciele szeroko rozumianej administracji z podziałem na administrację publiczną jak również jednostki samorządu terytorialnego no, będą tutaj w czołówce. Problemy są, tym bardziej, że problemy bardzo często wynikają z nadmiaru zadań, którymi się, szanowni Państwo, zajmujemy. I tutaj bezapelacyjnie, oczywiście, będziemy, będziemy dzisiaj przedstawiać kwestię tego, czy to jest mobbing tak zwany poziomy, czy pionowy. Coraz częściej mamy do czynienia z tak zwanym mobbingiem odwróconym. Niemniej jednak zwracam tu uwagę, że ten mobbing gdzieś tam jest, on jest bardzo często nieuświadomiony lub bardzo często niestety kadra zarządzająca zakładem pracy macha na te zjawiska, które mogą być uważane za mobbing ręką. No i tak być nie powinno, tym bardziej, że jeżeli się przyjrzymy orzecznictwu Sądu Najwyższego, to ono jest w sposób dość jednolity ukształtowane i mówi, że pracodawca ma cechować się tym, że on, że tak powiem, stale przeciwdziała temu zjawisku. Ja wiem, że bardzo często problem polega na tym, że mobbing jest, że ludzie nie wiedzą, pracownicy nie wiedzą, czy to jest mobbing, czy to jest konflikt interpersonalny, czy to jest wzajemna niechęć, czy to już ma znamiona tego negatywnego zjawiska, jakim jest mobbing. I tutaj bezapelacyjnie trzeba zwrócić na to uwagę, że my, jako pracodawca, jako przedstawiciele pracodawcy, powinniśmy wyjść z pewną propozycją, z pewną myślę, że systemowym uwarunkowaniem, który by ten mobbing gasił w zarodku. I to jest w świetle dokonywanych przeze mnie czynności kontrolnych w powyższym zakresie, ponieważ no tutaj dość często mam z tym do czynienia, bezapelacyjnie muszę Państwu powiedzieć, że mobbing jest, mobbing, ale też proszę zwrócić uwagę na jedną konstrukcję, to pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Jeżeli na przykład hipotetycznie jest w naszym zakładzie osoba, która czuje się mobbingowana, to bardzo ważne jest tutaj to, żeby mieć tego świadomość, że jeżeli pójdziemy z tym do organizacji społecznej, czyli Związku Zawodowego, który nas będzie chciał wspomóc i poinformuje o tym np. Państwową Inspekcję Pracy, właściwą terytorialnie dla rozwiązania tego typu problemu. to na samym początku muszę zaznaczyć i zasygnalizować jedną rzecz. Żaden, ale to żaden inspektor pracy nie stwierdzi, że mobbing jest lub mobbingu nie ma. Jedyną y, faktycznie instytucją, która może wydać tego typu... Y, Wyrok, no to już Państwo doskonale po tym wstępie wiecie, będzie sąd. Niemniej jednak również pracodawca w ramach procedury i powołanej komisji y, antymobbingowej może stwierdzić, że dane zachowania, które dotknęły danego pracownika, mają znamiona mobbingu i może w stosunku do osoby, która została uznana za tą osobę, za tego mobbera, w cudzysłowie, może wyciągnąć określone konsekwencje wraz, czy może inaczej, włącznie ze zwolnieniem dyscyplinarnym. Proszę tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż my czasami możemy mieć, możemy patrzeć na coś, ale czegoś nie dostrzegać. Mówię tu o zachowaniach w ramach działu, w ramach sekcji. I teraz proszę pamiętać, że ważna jest kwestia zabezpieczenia się do celów dowodowych. A te zabezpieczenie się do celów dowodowych spoczywające na barkach pracodawcy. To jest wykazanie w razie ewentualnego sporu, który miałby miejsce przed sądem pracy, tego, że pracodawca robił wszystko, co w jego mocy, by możliwość występowania tego typu zjawiska obniżyć. Wbrew pozorom nie dzieje się to rzadko. Naprawdę na przestrzeni okresu pandemii i tego okresu postpandemicznego możemy mówić o zintensyfikowanych problemach związanych z mobbingiem i mogłoby się wydawać, no ale jak to? Przecież była praca zdalna. było i nadal jest w niektórych urzędach. Funkcjonowała tarcza i funkcjonuje nadal tarcza antykryzysowa, więc gdzie przy pracy zdalnej możemy mówić o ombinku? No możemy. Możemy mówić w przypadku pracy zdalnej, możemy mówić również o Kwestiach związanych z pracą stacjonarną, ze zwiększeniem wydajności, i tak dalej, tak dalej. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby nam ta lampka nad głową, jak w filmach animowanych, świeciła się, zaświeciła się dość szybko, żebyśmy mogli ewentualnie później. I to jest clue. Ja wiem, że Państwo możecie powiedzieć, że to jest upupianie um, problemu, ale wbrew pozorom to nie jest upupianie problemu, to jest kwestia związana z zabezpieczeniem właśnie tych, jak już jesteśmy przy upupianiu, tych czterech liter i tego, co jest ponad, i pleców pracodawcy. Dlatego też są różne szkoły, pokazujące, jak pracodawca przeciwdziała mobbingowi. Oczywiście będą to kwestie e, prowadzenia szkoleń. E, będą to kwestie oczywiście związane z w prowadzeniem procedury antymobbingowej. Niemniej jednak m, ostatnio miałem do czynienia z taką sytuacją, z którą pragnę się podzielić, z, pa, którą się podzielić z Państwem, gdzie dostałem za, za zadanie, miałem, szanowni państwo, m, właśnie rozpatrzyć. Skargę, która dotyczyła właśnie mobbingu. I pracownik, który rozwiązał umowę za wypowiedzeniem z pracodawcą, po pierwsze miał tak zwany exit interview na koniec. Gdzie w ramach tego exit interview, które bardzo często się ostatnio pojawia, jako te zagadnienia, tak z tak zwanym miękkim HR-em, tak samo jak na początku, bardzo często teraz i w urzędach też mówimy o tym, że tak powiem, onboardingu i Bezpiecznym wprowadzeniu pracownika, oczywiście, jak często o tym mówię, na różnego rodzaju szkoleniach, czy, czy, czy w różnego rodzaju periodykach, których, jest, jestem, których jestem autorem, no to wszyscy mówią, machają ręką i mówią: Nie, to w urzędzie się nie sprawdzi, to jest gruba przesada. My wszystko wiemy i wiemy, jak to mamy realizować niemniej jednak no to nie do końca jest e, prawda szanowni państwo od, od bagatylizując e, te kwestie związane z e, właśnie różnymi rodzaj różnymi e, kwestiami związanymi z e, miękkim HRM możemy przyczynić się do tego że Zostanie nam podniesiony zarzut, że w pełni nie realizujemy obowiązków wynikających z artykułu 94 z indeksem górnym 3. Zresztą to też jest takie zamknięte koło, bo ja tutaj podaję przepis, mówię o procedurze, mówię o szkoleniu, mówię to, że trzeba, że tak powiem, cyklicznie ponawiać różnego rodzaju działania, a państwo możecie powiedzieć, ok, bierzemy 94.3 i tam jest. pracodawca jest obowiązany przeciwdziałania mobbingowi. koniec kropka. Więc może paść zarzut i na gruncie literalnego brzmienia przepisu będzie to zarzut słuszny, który będzie brzmiał, no ale pan gada nam tutaj, yy, w Kwestiach związanych, kwestiach związanych z mobbingiem. I, ale przecież przepis o tym wcale nie mówi. No nie do końca. Nie do końca, ponieważ jeżeli weźmiemy to, co ona, o czym już mówiłem, czyli orzecznictwo Sądu Najwyższego e, i znowu tutaj może się pojawić Państwa argument, dlatego jak Pan Artur zapowiadał mnie i mówił o dzisiejszej tematyce, to zwrócił uwagę na jedną rzecz, na kwestie praktyczne. Drodzy Państwo, e, drogie Panie, drodzy Panowie, e, otóż... Bezapelacyjnie proszę zwrócić uwagę, że w zakresie przepisów prawa pracy one są w wielu aspektach niewystarczające. Widzę artykuł 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, który nam nie wyjaśnia na przykład kwestii pracy w samorządówce w sobotę. Mamy wiele rzeczy, które są niedopowiedziane i nie wynikają wprost z przepisów. Dlatego sięgamy bardzo często po stanowiska, czy to Państwa Inspekcji Pracy, czy to ministerstwa, jeżeli byśmy mieli tutaj dzisiaj, a nie mamy yy, przedstawicieli yy, szeroko rozumianych yy, działalności leczniczej, to byśmy zaraz powiedzieli, że są stanowiska Ministerstwa Zdrowia, które regulują pewien grunt związany z prawem pracy. I tak tutaj, mimo że u nas w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii nie ma prawa precedensowego, to bardzo często zarówno radcowie prawni, pracodawcy, inspektorzy pracy tym orzecznictwem sądowym się posługują celem wzmocnienia swojego postępowania. Dlatego też bardzo mocno chcę zasygnalizować Państwu to, że wbrew pozorom ta linia orzecznicza Sądu Najwyższego może stanowić podkładkę dla prawidłowego funkcjonowania pracodawcy i podjęcia określonych, zintensyfikowanych działań, mających na celu obniżenie możliwości wystąpienia tego negatywnego zjawiska, jakim jest mobbing. I tutaj bardzo mocno to chcę Państwu zasygnalizować. Druga rzecz, która jest też ważna gwoli wstępu, to jest to, że wbrew pozorom wszystkich. Mówią, o, ja jestem mobbingowany. To jest mobbing, czysty mobbing. No, to też jest bzdura. Z racji tego, że przynajmniej z mojej perspektywy zauważam pewne uwrażliwienie, czy nawet przewrażliwienie. Jeżeli chodzi o pracowników i, i kwestie ewentualnego zlecenia pracy w godzinach liczbowych, wydawania poleceń czy zwracania uwagi. Na przestrzeni ostatnich myślę, że 6-7 lat przerodziło się to dość mocno w taką kwestię, że pracownikowi za bardzo nic powiedzieć nie można. Ja nie powiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Sami, sami państwo możecie dopowiedzieć. Niemniej jednak powiem w ten sposób. Chyba półtora roku temu, albo w zeszłym roku, nie, w 2020, na początku roku dostałem do rozpatrzenia skargę Pielęgniarki z jednego ze szpitali, która się drodzy Państwo, skarżyła, że pielęgniarka oddziałowa ją mobbinguje. I w opisie wskazała, że jest to cykliczne tym, tym przejawem mobbingu jest cykliczne zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych. Okej. Okay. W, ra, w związku z realizacją obowiązków zawodowych rozpocząłem w tym szpitalu kontrolę i wygląda to też tak, że jak przyjdzie do państwa inspektor pracy, to on będzie badał przede wszystkim to, czy jest i występuje u państwa sformalizowana procedura. Jeżeli nie ma takiej procedury, no to bezapelacyjnie on wyda wniosek w wystąpieniu celem wdrożenia jej, 100%. To jest, to jest po prostu e, nie słychać. Ktoś jeszcze ma problem, Szanowni Państwo? Czy jeszcze ktoś mnie nie słyszy? Halo, szanowni Państwo. Czym nie słychać, Szanowni Państwo? Okej, okay. no to dobra. Yy, idealnie. No to jak słychać, to słychać. Yy, w związku z czym, yy, jeżeli nie, ma, nie macie Państwo problemów, to bardzo mnie to cieszy. No i wracając do wątku. Kryminalnego, że tak powiem, no trochę wyglądało to w ten sposób, że ja musiałem podjąć pewnego rodzaju aspekt, czy, czy, czy podążyć w. W kontekście zlecania pracy godzinowych liczbowych, czyli wiązało się to z porównaniem ewidencji czasu pracy i harmonogramów i wcale nie było tak, jak ta osoba złożyła taką informację. Ona też by nie, nie skierowała pisma do pracodawcy, a to też jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, jeżeli czujemy się mobbingowani, to, chcąc ewentualnie później dochodzić roszczenia przed sądem pracy, musimy wyczerpać wszystkie przesłanki formalne. A jedną z obowiązkowych przesłanek formalnych w tym aspekcie będzie, moi drodzy państwo, yy, po prostu złożenie zawiadomienia na ręce pracodawcy. Bez tego nie da rady. Sąd bardzo często patrzy, czy osoba, która skarży się na mobbing i żąda zadośćuczynienia, czy, za czy, czy odszkodowania w tym zakresie, Szanowni Państwo, bardzo często patrzy, czy ona wyczerpała wszystkie przesłanki merytoryczne i formalne związane z mobbingiem. I, drodzy państwo, ja powiem tak. Mnie prezentacja nie przeszkadza, ona jest oczywiście dla państwa i państwo możecie z nią skorzystać. Myślę, że tutaj e, te materiały pan Artur udostępni. Nie będę przez, przechodził tutaj do kwestii e, pojęcia, definicji i tak dalej, skupię się na klucz problemu, który jest w tym aspekcie dla nas wszystkich chyba najważniejszy. I, I ta pani, pożywszy skargę do Państwa Inspekcji Pracy, że jest mobbingowana i przejawia się to notorycznym zlecaniem pracy w godzinach liczbowych, no powiem tak, no nic nie osiągnęła. Nawet gdyby chciała potem iść do Sądu Pracy, to ona też nie wyczerpała tej przesłanki formalnej, w związku z czym podejrzewam, podejrzewam chcę podkreślić, że sąd by powiedział, "OK, ale pani ma jeszcze możliwość złożenia skargi do Państwa Inspekcji Pracy i tak dalej, i tak dalej. Ona tego nie zrobiła. Ale żeby było, żeby Państwu uświadomić i pokazać, że to jest problem wśród pracowników, Nieuświadomiony, to chcę zasygnalizować jeszcze jedną rzecz. Jakieś 7-8 miesięcy później w tym samym szpitalu doszło, znaczy zadziała się pewna, doszło do pewnego konfliktu, który spowodował znowu złożenie skargi do Państwa Inspekcji Pracy i ja to dostałem znowu na biurko, i znowu dotyczyło to mobbingu. Inny oddział, inna pielęgniarka, inne pielęgnia, inna pielęgniarka e, oddziałowa. Z tym, że to jest bardzo ciekawe i to powinno Państwu pewien mechanizm w zakresie dochodzenia roszczeń tego problemu, z którym wszyscy mamy do czynienia, pokazać. Otóż pielęgniarka napisała, że ona jest mobbingowana, ponieważ nie dostaje, czy nie jest jej zlecana praca w godzinach w porze nocnej. A rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wynagradzania pracowników medycznych mówi, że pracownikom przy, oprócz tego. Przysługują też jeszcze inne dodatki, już, już to było w czasie COVID-u, więc ona poczuła się pominięta. i w opisie skargi napisała, że ze względu na, drodzy państwo, ten konflikt z pielęgniarką oddziałową, nie dostaje pracy w godzinach nadliczbowych, nie dostaje pracy w porze nocnej, więc ona mobbing. Proszę zwrócić uwagę. Jedna pani stała, że ona nie ma, zlecana jest jej notorycznie praca w godzinach nadliczbowych i to jest mobbing, a druga pani napisała, że jej nie jest zlecana w nocnej i to jest mobbing. Więc. To pokazuje naturę tego zjawiska, że to jest bardzo mocno i bardzo subiektywne odczucie w zakresie zachowania. I to też pokazuje, że my jako, czy Państwo, jako przełożeni, jako szefostwo, musicie bezapelacyjnie zdawać sobie sprawę, że mm, coraz częściej mamy do czynienia z takim nieuświadomionym problemem, który nie znajduje ujścia. Ja nie mówię, żeby się z wszystkimi obchodzić z jajkiem, ale, no drodzy państwo, też po to jest właśnie, po to są szkolenia, po to są właśnie procedury antymobbingowe i one ich, ich celem właśnie jest to, żeby pokazywać pracownikom, czym, to negatywne zjawisko jest jak, czym to negatywne zjawisko, jakim jest mobbing, jest, tym bardziej że bardzo często wrzucamy mobbing i dyskryminację do jednego worka. I nie wiemy do końca, czy to jest mobbing, czy to jest dyskryminacja. Ale tutaj pragnę zasygnalizować jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli chodzi o mobbing, to przede wszystkim musimy pamiętać, że ta kwestia dowodowa spoczywa na osobie mobbowanej. Czyli hipotetycznie, jeżeli pan XY, bardzo mnie nie lubi i daje mi upust, te, te, te, udaje upust temu zachowaniu, i mówi: Zrób to, zrób tamto i tak dalej, i tak dalej. Nie docenia mnie, nie przyznaje mi nagród i tak dalej, i tak dalej. No to możemy się zacząć zastanawiać, czy to faktycznie jest mobbing i czy mamy z tym do czynienia. Niemniej jednak, tak jak mówię, powoduje to dość moc dużo, dużo problemów, z którymi powinniśmy w jakiś sposób sobie poradzić. I znowu przykład, szanowni Państwo, pracodawca, duży zakład produkcyjny znowu exit, interview i skargę do Państwa Inspekcji Pracy. W której pisze on, że trzykrotnie składał na ręce pracodawcy pismo informujące o zachowaniu bezpośredniego przełożonego, który ubliżał pracownikom czy podwładnym w tym wypadku, wydawał sprzeczne polecenia, powodował konflikty między pracownikami, itd. itd. Trzykrotnie. I napisał, że pracodawca nic z tym nie zrobi. No to poszedłem na kontrolę. I, szanowni Państwo, w tym aspekcie. Nie ma procedury, bo my procedury nie wymyśliliśmy. Stwierdziliśmy, że lepszym tutaj, że tak powiem, aspektem, czy lepszy efekt zostanie osiągnięty przez prowadzenie szkoleń. Ja mówię, super, ok. poproszę listy yy, yy, obecności za trzy lata wstecz, yy, którzy byli poddawani szkoleniu z zakresu mobbingu. No i pracodawca, prezes yy, zakładu, duże oczy. I mówi, no, ale okej, okay, no, my szkoliliśmy tylko kadrę zarządzającą, czyli 17 osób by było przeszkolonych w tym zakresie. Wszyscy dyrektorzy i, i, i chyba tam pięciu kierowników, czy odwrotnie pięciu był dyrektorów i dwunastu kierowników. I ja mówię, okej, okay, dobrze, a co zresztą? No, to jeżeli. I mówicie, że lepszy efekt to jest przeszkolenie kadry zarządzającej. I no to super cieszy mnie to, no ale dlaczego w tym wypadku, oczywiście, szkolenie, które jest prowadzone w prowadzone poddawane jest kadra zarządzająca, to jest też takie. Czy daniem białych rękawiczek i tego asumptu do ewentualnych negatywnych działań w zakresie pracowników. No bo kadra zarządzająca jest uświadomiona, A, wiadomo, że. Na przykład w tym aspekcie pewne zachowania są określone jako mobbing, a pracownicy szeregowi, pracownicy produkcyjni w ogóle nie wiedzą, czym to, czym to się je, jak to do kogoś się zgłosić, i tak dalej, i tak dalej. A, bo nie uważaliśmy, że to jest, że tak powiem, e, konieczne. Tym bardziej, że jakbyśmy ich przeszkolili. I to było słowo kluczowe, zdanie po prostu kluczowe w całym aspekcie. Bo uważamy, że jeżeli pracownicy by mieli za dużą świadomość, to za dużo byłoby tych informacji o tym, że ten mobbing gdzieś tam jest, a rodziłoby to konieczność zajęcia się tym problemem. No, proszę Państwo. Mamy tu wybór z 2015, mamy z 2017, który mówi, że pracodawca ma wykazywać się ciągłym przeciwdziałaniem temu, neg przeciwdziałaniem temu negatywnemu zjawisku, jakim jest mobbing. A państwo zrobiliście to raz i my myślicie, że macie e, z głowy. Cześć, jak czapka, odbębnione, nikt się nam tego, do tego nie przyczepi. No, Bzdura, totalna bzdura. No, oczywiście nie ma tutaj kwestii ewentualnej wykroczeniowej jeżeli chodzi o, o, o działalność Państwowego Inspektora Pracy. Niemniej jednak przed sądem jakby, jakby pracownik był e, uparty może w ten sposób, to bezapelacyjnie uważam, że poszedłby do sądu, zażądał odszkodowania, zażądałby do zadośćuczynienia i przy takim miernym i biernym jednocześnie przeciwdziałaniu temu mobbingowi, no by w sprawach w sądzie bezapelacyjnie wygrał. I to też jest domena na przykład, chociaż to jest też przesadzone bardzo często w nauczeniach wyższych, bo na nauczeniach wyższych założeniem Każde, każda, każde słowo, każda, nie, każdy równoważnik zdania, który coś tam gdzieś sygnalizuje, że jest mobbing, to od razu powoływana jest komisja, prowadzone są działania wyjaśniające itd., itd. Ja nie mówię, żeby to też przesadzać. W tym aspekcie. Dwugodzinne czy godzinne szkolenia dla wszystkich pracowników e, danej jednostki, e, które mówi, co to jest mobbing, czym to się je. Jak temu przeciwdziałać, jak dochodzić roszczenia w tym zakresie, i tak dalej. I tak dalej. Już coś tym pracownikom daje. To, że dochodzenie roszczeń w zakresie mobbingu, a dochodzenie roszczeń w zakresie dyskryminacji to są dwie totalnie inne rzeczy. I o tym trzeba wprost powiedzieć. Jeżeli hipotetycznie pan X, Y, Z mnie mobbinguje, krytykuje, ubliża, podważa, tak jak tutaj państwo macie w wyroku, grozi zwolnieniem z pracy, czy wyznacza mi e, zadania inne niż określone zakresem obowiązków, no to w tym aspekcie, drodzy państwo, jeżeli to jest, mm, powiedzmy sobie szczerze, wielokrotnie się to zdarza, czy to się powtarza, to bezapelacyjnie możemy mówić o tym e, zjawisku, jakim jest mobbing. E, ale... No musimy temu przeciwdziałać. Zresztą, drodzy Państwo, wybiórcze stosowanie, traktowanie pracowników, czyli dopuszczanie tylko jednej grupy do, do szkoleń jest również, może nie jest mobbingiem, ale jest w tym aspekcie, że tak powiem, może być potraktowane jako dyskryminacja, więc ze względu na rodzaj pracy I tu też trzeba sobie to jasno i, i czytelnie zasygnalizować. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, dzieląc się z państwem pewnymi spostrzeżeniami, to jest, drodzy państwo, to, żebyśmy myśleli tak trochę szerzej. O co, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli państwo zdecydujecie się albo macie procedury na zrzucone centralnie, to żeby ta procedura, szanowni państwo, przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku, jakim jest mobbing, nie była jakaś opasła i nie wiadomo, co tam się znajdowało. Ostatnio spółka Skarbu Państwa, yy, badam kwestie proceduralne i czysto formalne w zakresie mobbingu i mówię, dobra, pokażcie procedury. Dostaję procedurę na biurko patrzę 32 strony, mówię, ło. To jest już grubą, jeżeli osoba, która jest na skraju rozstroju psychicznego, ma obniżone poczucie wartości, coś się dzieje, jest jakiś, ktoś, że tak powiem, dyskredytuje ją, i nagle ona ma przebnąć przez 32-stronnicową procedurę, która ma jej powiedzieć, co ma w takim aspekcie zrobić, żeby dochodzić i tego roszczenia i żeby te działania mobbingowe się wobec niej zakończyły, no to jest, szanowni państwo, porażka. To jest niezrozumiałe. Procedura, jeżeli państwo się na taką decydujecie, ma być krótka, szybka, jasna, przejrzysta i czytelna. Pierwszej strony. Co to jest mobbing? Komu to zgłosić? co robi pracodawca, że powołuje komisję, kto w skład komisji jest powołany, ile to może trwać, jakie są przesługiwania? jak wygląda kwestia wysłuchiwania świadków, jakie wpływ pracodawca może podjąć decyzję. Koniec, kropka. Pięć stron, czystych, rzeczowych, a nie żadnego języka prawniczego czyste, zrozumiałe sentencje. Drodzy państwo, musimy mieć, patrzeć na to nie jak na regulamin zgłaszania nieprawidłowości w zakresie sygnalistów, tylko musimy tutaj... A nawet też, on też powinien być prosty. Ale mówię tutaj o kwestii tego typu, że to jest osoba, która jest na skraju rozstroju psychicznego, która ma problem, której nie chce się przychodzić do pracy, która najprawdopodobniej rano ma ból brzucha i, i, i, że tak powiem, inne dolegliwości zdrowotne. No oczywiście to już jest ta dalsza faza, ale ta osoba, czytając tą procedurę, ma mieć pewność, co ma zrobić w zakresie ewentualnego przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. I to chcę Państwu gorąco zasygnalizować. Kolejna rzecz, o której my... O której chcę Państwu powiedzieć. Od trzech lat mamy też bardzo ważną zmianę. Tak Na, na, na mocy tej nowelizacji prezydenckiej, od 7 września, osoba, która jest mobbingowana, może dochodzić mobbingu czy dochodzić za i odszkodowania. Proszę pamiętać, że odszkodowanie w tym wypadku wcześniej można dochodzić. Rozwiązania w stosunku pracy na mocy noweli prezydenckiej z od 7 września. No, tutaj jest kwestia, doznał mobbingu, ale wcale nie musi mieć rozwiązanej umowy o pracę. Więc więc to się zmieniło, to powinniśmy o tym wiedzieć. Oczywiście nieodzownym dowodem potwierdzającym fakt doznania mobbingu jest też to, szanowni Państwo, że poszliśmy do lekarza psychologa i mamy tutaj Problem, pewien problem został stwierdzony przez lekarza. Ten lekarz prawdopodobnie zostanie powołany przed oblicze sądu lub będzie musiał sporządzić ekspertyzę, więc to też jest bardzo ważne. To nie jest tak, że ktoś mnie zwyzywał i, drodzy państwo, koniec, kropka, e, idę do sądu, żądam zadośćuczynienia i odszkodowania i sprawę wygrywam. No nie. Tak jak już powiedziałem, e, w zakresie mobbingu ta kwestia dowodowa spoczywa na osobie, która jest mobbowana. Czyli na przykład, jeżeli pan XYZ mówi, że ja jestem, że tak powiem, durnym kretynem i do niczego się nie nadaje, to moim obowiązkiem jest zebranie dowodów i, i potem przedłużenie ich w sądzie pracy. Oczywiście, gdzieś, jak ja to mówię, to bardzo często państwo się zastanawiacie, i gdzieś tam z tyłu głowy wam świta, nagramy go będziemy go mieli. I tu się pojawiają problemy. Z tym nagrywaniem, Szanowni Państwo, są duże problemy i jest duże, duża różnorodność w zakresie orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przykład. Drodzy Państwo, jeżeli była taka sprawa, to była sprawa sprzed 10 lat, gdzie, e, drodzy państwo, przyszło, pamiętam, e, do nas pani, która była asystentką chirurgii jednego z e, pierwszych stron gazet. E, I ona mówi, no, w ramach e, różnego rodzaju zabiegów, e, których asystu, po, poza których ona asystuje, pracodawca, w tym aspekcie ją tam e, molestuje, ubliży, to, to było i mobbing, i molestowanie. Co ona ma zrobić? No to uzyskała od nas informację: Niech pani go nagra. To będzie dowód w sprawie, i tak dalej, i tak dalej. No i jak zostało jej powiedziane, tak ona nagrała e, tego chirurga. Jak porównywał ją do najgorszego i tak dalej, i tak dalej, i złożyła pozew, rozwiązała stosunek pracy, złożyła pozew do, do sądu o odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 6-miesięcznych poborów i okazało się, że dowód w postaci nagrania nie został dopuszczony przed oblicze sądu. A otóż dlaczego? Otóż dlatego, drodzy państwo, to, że pojawiły się tam dane personalne, a wtedy jeszcze nie było RODO, była ustawa z 97 o ochronie danych osobowych, dane pacjenta, który był operowany i był pod, że tak powiem, narkozą. I te dane, pojawiły się imię, nazwisko itd., dalej I to nie mogło być dopuszczone przez oblicze sądu. i teraz to wszystko zależy od sądu. Ukształtowana jest taka praktyka, czy ukształtowała się taka praktyka, że żeby nagranie dopuścić przed oblicze sądu, to musi być na przykład pan Zbigniew i ja, czyli dwie osoby, i pan Zbigniew jako mobber, ja jako osoba na koniec kropka. Jeżeli, by doszło, jeżeli byłoby nas więcej, czyli 3-4 osoby, inni pracownicy, no to w 90% przypadkach, przynajmniej jeżeli chodzi o postępowanie w sądach, w sądach takich jak Kraków, Wrocław, Poznań, a z tych, z tych województw mam dane, no nie zostałoby to dopuszczone. Warszawa, Warszawa się rządzi, drodzy państwo, innymi prawami naprawdę często gęsto muszę tak powiedzieć okazuje się że okazuje się że no tam że inne, inne dowody są dopuszczane, choćby dowód z Narady, gdzie pracownica, która była umowowana, zostawiła dyktafon w torebce, wyszła i jej bezpośrednio przełożona w ministerstwie pani dyrektor jakiegoś tam departamentu. I druga pani wicedyrektor Departamentu rozmawiały w sposób wulgarny i oprawliwy i umniejszający wykonywaną przez nią pracę same we dwie w sali i ten dyktafon był w sali w torebce. I okazało się, że sąd w Warszawie dopuścił takie, taki dowód tego typu nagrania. No, Drodzy Państwo, no ja nie jestem w stanie Państwu powiedzieć jak zachowa się sąd w danej sprawie. Tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie kwestia sądowa, sądu, który będzie to rozpatrywał. Kolejna rzecz, która jest konieczna, prawda, ja już nie będę mówił o... O, e, o kwestiach przyczyn, ale proszę zwrócić uwagę, podkreślane jest, że ciężar dowodu spoczywa na osobie, która wywodzi skutki prawne, czyli na sobie mobbowanej. Totalne przeciwieństwo e, tego, co jest dyskryminacją, bo jeżeli na przykład hipotetycznie, nie wiem, czy mamy tutaj pana Jana, nie mamy chyba. Pan Jan jako mój szef e, nie przyznał mi podwyżki, a wszystkim innym przyznał. Poczułem się dyskryminowany ze względu na to, że mam na przykład dziecko do 8 roku życia. Proszę pamiętać, że niedługo oprócz oczywiście pracownicy samorządowi mają troszeczkę inaczej, ale 1 sierpnia będziemy mieli wydłużone i zwiększone te uprawnienia rodzicielskie, dojdą nowe urlopy, nowe zwolnienia od pracy i tutaj faktycznie nie będziemy mogli na przykład delegować pozostałe miejsce pracy czy zlecać pracy w rodzinach rodzinowych bez zgody pracownika, pracownikom posiadającym na wychowaniu dzieci do lat 8. Więc to jest ważne i, i tutaj jest kwestia tego typu, że ja nie dostałem tej podwyżki, bo mam dziecko na przykład i nie, ma, nie, nie jeździłem i nie pracowałem w sobotę i w niedzielę i czuję się dyskryminowany. W przypadku dyskryminacji ja nie muszę mieć jako osoba Wsiada tego typu odczucie, dość znowu mówię subiektywne, ja nie muszę mieć żadnych dowodów. Ja po prostu idę do sądu pracy, składam pozew o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia tytułem dyskryminacji w wynagrodzeniu. I to pracodawcy obowiązkiem jest bronić się, to pracodawca ma wykazać przed sądem, że przepraszam, ale ja go nie dyskryminowałem. Ja po prostu stwierdziłem, że on i mam tutaj na, na to dowody w postaci oceny pracowniczej i tak dalej, że on tą pracę wykonuje gorzej niż pozostali. Więc proszę zwrócić uwagę na tą kwestię odpowiedzialności dowodowej. Mobbing, odpowiedzialna jest osoba mobbowana. Dyskryminacja, nie potrzeba żadnych dowodów. Tylko to pracodawca ma w tym wypadku, że tak powiem, się bronić. Kolejną rzeczą, zbliżając się powoli ku końcowi, jest oczywiście taka rzecz, czy znowu taka sytuacja, która miała miejsce. I powiem państwu szczerze, że z nią jest pewien problem, bo możemy sobie... Wcale tego problemu nie uświadomić. Otóż przyjmijmy, że pracujemy w dziale czy w sekcji, która jest, w której zatrudnieni są pracownicy będący zgraną ekipą. Pomagający sobie na niwie prywatnej, kopiący sobie ogródek, czy pomagający w panią ogródku, spotykający się towarzysko na różnego rodzaju imprezach, wyjściach na piwo, po, po godzinach pracy, oczywiście, i tak dalej, i tak dalej. I nagle zostaje zatrudniona osoba z zewnątrz, która wchodzi do, tam, do tej enklawy, do tego, drodzy Państwo, do tej zamkniętej grupy i nagle się okazuje, że no, kurczę, nie jest zgrana z nimi. Coś tam nie pykło, jak to się mówi. I Nagle okazuje się, że są iminy jednej, drugiej osoby, nikt jej nie powiadamia, że ma tutaj się złożyć. Jest gdzieś wyjście na piwo, nikt jej informuje o tym, o tym właśnie wyjściu na piwo. Jest taka totalna izolacja, to nie gdzieś tam jest pożegnanie kogoś, bo odchodzi na emeryturę. Wszyscy są zaproszeni, są tworzone grupy na WhatsAppie. Gdzie tam wymieniane są różne rodzaju informacje, ale ta osoba nie jest zapraszana. Drodzy Państwo, czysty przejaw mobbingu. I znowu, tutaj nie jest mobbing jednostki. To jest mobbing grupy w stosunku do jednostki. To jest tak zwany mobbing poziomy w szerszej aspekcie i proszę zwrócić uwagę, że nie wszyscy musimy się kochać, ale jeżeli tworzymy grupę, to spróbujmy zagry zagryźć zęby, język z zagryźć zęby, nie język, zęby i poinformować ją. Raz, trzeci, może nie przyjdzie, ale w tym wypadku mamy świadków, mamy dowody, że my chcieliśmy się asymilować Chcieliśmy o tym, mieliśmy szansę. Osoba z tego nie skorzystała. Chodzi o to, może państwo to bierzecie w sposób zły, ale powiem to z czystym sumieniem i z ręką na sercu pr też musimy pewne rzeczy rozgrywać, drodzy państwo. I to jest, myślę, że nieodzowne, jeżeli chodzi o kwestie budowania atmosfery. My naprawdę możemy się do kogoś już na samym początku uprzedzić. Niemniej jednak, sorry, ale nie możemy o pewnych tego typu sytuacjach Możliwościach czy obowiązkach spoczywających na naszych barkach, bo izolacja czy na przykład zlecenie zbyt małej ilości pracy, w wielu wyrokach też podkreślane jest, że jest to zjawisko typowo negatywne, po postrzegane jako mobbing. Ja już nie mówię o reagowaniu na to, co Państwo macie tutaj, czyli naruszanie możliwości komunikowania się, o, o przerywanie wypowiedzi, krzyk, groźby pogróżki. To już są takie bardzo jednoznaczne i czyste przejawy mobbingu. Ale izolacja, zakaz kontaktowania ofiary jak powietrze, to zdarza się to. To wbrew pozorom się zdarza coraz częściej, szczególnie w takich zgranych ekipach, zgranych działach, zgranych sekcjach, z którymi możemy mieć do czynienia, lub w którym możemy pracować, gdzie faktycznie ta atmosfera jest dobra, gdzie my nie mamy problemów i nagle się okazuje bach! przychodzi ktoś z i kurczę, no nie możemy na niego patrzeć, no. No jest wyniosły, nie odpowiada na dzień dobry, e, nie chce pomóc i mówimy, no nie wpasowuje się w klimat naszej sekcji, no to za przeproszeniem izolujemy. Więc tego typu sytuacje też gdzieś tam trzeba rozważać. I ostatnia rzecz pod oddaniem głosu panu Arturowi. Szanowni państwo, też takie sytuacje, zdarzają się one... Znowu też byłem świadkiem, akurat byłem uczestnikiem czynności kontrolnych, gdzie był konflikt między pracownicą banku, która wróciła po urlopie macierzyńskim, tak macierzyńskim. No i miała konflikt z inspektorką banku, czy oddziału banku. I powiem państwu szczerze, że to jest ciekawe, bo ten konflikt gdzieś się jeszcze przed pójściem na Macierzyński pojawił i jak ta, ta, ta pracownica wróciła tam po dwóch latach, no to okazało się, że nie miała biurka, nie miała swojego miejsca pracy, nie dostała komputera po powrocie no i, i przyszła do niej dyrektorka i mówi: Słuchaj, masz tutaj krzesło, masz sobie siedzieć i nie dostaniesz żadnej pracy. Masz siedzieć, ale chcąc wstać, pójść do toalety czy coś zjeść. Musisz mnie po tym, o tym poinformować. Z tym, że nie możesz tego robić. Musisz to robić że tak powiem, z poziomu krzesła. Czyli ona musiała krzyknąć do, do, do szefowej, która była w tam w jakimś przeszklonym pokoju że muszę iść do toalety przy wszystkich, którzy tam w tym oddziale siedzieli. No jest to oczywiście uwaczające. Jest to problem, no jest to po prostu nie. niedopuszczalne. Jeżeli zawsze czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy są prowadzone w sposób taki, że się to zapowiada, Chodzi, e, o, mówi, o, przedstawia się z tak, tak tutaj z, kole, kole, z, kolegą, e, z kolegą, że tak powiem, e, stwierdziliśmy, że nie robimy żadnego zapowiedzi, jedziemy zobaczyć to na żywo. No i pojechaliśmy i okazało się, że faktycznie tak, to wyglądało. Dobrze, drodzy państwo, tyle jeżeli chodzi o tą, ten taki, taka, taki ten mobbing w pigułce. Ja mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spotkać i porozmawiać na różnego rodzaju inne e, tematy lub porozmawiać o tym mobbingu szerzej. Oddaję głos panu Arturowi i państwu serdecznie dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie.